Cześć! Administrujesz wieloma stronami na WordPressie? A może szukasz sposobu na optymalizację swojego czasu pracy przy tej aplikacji? Ja nazywam się Piotr Pantkowski, jestem product-managerem hostingów Cyberfolks i dziś chciałbym tobie pokazać świetny sposób na tworzenie i zarządzanie witrynami jeszcze szybciej. Jeśli znasz się na WordPressie, to jest duża szansa, że trafiłeś kiedyś na zagadnienie WPCLI. To rozwiązanie pozwala zarządzać wtyczkami, motywami, aktualizacjami wyłącznie za pomocą linii komend. Kiedy to jest przydatne? No, gdy na przykład musisz zaktualizować WordPressa u, dajmy na to, pięciu swoich klientów. Czy masz czas na to, aby logować się na każdą witrynę z osobna? A co gdyby dokonać tego wszystkiego za pomocą jednej komendy? Wystarczy, że użyjesz polecenia wp-celi-update. Idźmy dalej. Chciałbyś przyspieszyć swojego WordPressa i zainstalować wtyczkę LS Cache? Nic prostszego. Po prostu wpisz WP plugin i nazwa wtyczki, w tym przypadku LightSpeed Cache. Twój klient poprosił cię o utworzenie mu dostępu do kokpitu witryny. Proszę bardzo, użyj polecenia WP User Create. Sam widzisz, jakie to wygodne. To dlatego tak bardzo profesjonalni webdeveloperzy cenią sobie WP Cache. Oszczędzają oni sporo czasu, a ich praca staje się bardziej optymalna. U3 znajdziesz również w Cyberfolks, na hostingach WordPress. Przekonaj się sam, uruchom bezpłatny okres próbny już teraz. Do zobaczenia w kolejnych materiałach od Cyberfolks.pl